Kurwa. jak włączę system, to mam za każdym razem wyciszony mikrofon do zera. I tylko słychać tyle. A wiesz jakie były silniki w maluchu? Ha? Ha, ha. Słabe. Z no. Bo chłopaki, yy, chłopaki, bo ja nie mogę wejść do serwera. Pisze, że jest zapełniony. Pa! No bo ja już siedzę na serwerze, ja zajmuję trzy miejsca. To nie. To, to klikaj, to póki nie wejdzie. Gdzie to się. Dzień dobry, dzień! Uuu, się masz dzisiaj kupę lat! Dzień Witam, zobacz. dzień dobry! No jak tam, zdroweńko! Jakiś kur. bałwan pier.lony. Co tam o ciebie dziś opowiadaj? Teraz zobaczę, jak ja tu rozkieram. Ty panik, pralka 90 co to jakaś tam młodzież, to coraz dziwniejsze pomysły mam! Patrz, Kurde. Janek, Janek! No? Patrz jaki imbecyl przed nami stoi. <grym> Matka <grym> mnie w krzyżu łupie, ja pierdam Witam. My się musimy nagadać <grym> dzisiaj co go u go ciebie? Dzień dobry, Zamknij Zamknąć sam pyski, gówniarze jedne. Ja wam kur. dam za chwilę. Ale imbecyl Patrz jaki bałwan. Zamknij kurwa bałwanie pierdol. Zisek! Krzy... Chodź tu kurwa! Ścisu, chodź pogadamy sobie. Jak tam zdruweczko? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Zamknij ja, Patrzcie się poprzesłyszy. Patrz, patrz jaka tutaj pa pa pa pa pa chodź chodź chodź, masz widzisz co tu jest co To to jakiś kurde ta młodzież ma coraz dziwniejsze pomysły Patrz to jest jakaś taka lafirinda the... <grym> Kiedyś to się chodziło w swetrze i się było modnym Jakiś zielony bęczan, szybko oździsiek, szybko! Ile?! Bo to rogi! Robinson! zaraz Młodzież bez kultury. No nie, ej! No co to się stało? No nie, no bierz go! Jasna cholera! Ja pierdziomaniu, no przecież... No mnie! No Bałwanie pierdolony, suń dupę stąd! Jak ty tak, zdzisiek, jak ty tak biegasz, przecież to chyba ty, nie wiem co ty. Nastycznym, nastecznym nastecznym Tolgić, jak to się nazywa, ty zmarujesz. I jak to źle zwoło? Lekalut Laka, to była pasta kurwa No przecież to jest Nie no co za gówniarstwo bezszczelne Ja pierdzielę tak nie może być Ja się z nim policzę Idę do niego nie ma co Idę biegnę Zobacz biegnę biegnę skaczę Biegnę do niego o Teraz kurwa prosta moluno Lera jasna gówniarstwo bez kultury Chodź tu eee chodź tu Bam aryło pieprzona i co co myślałeś? kurde z tym starym dziadziusiem? będziesz tu? O! Metafen, metafen to się nazywało! O, metafen używałem! Czemu zbroi nie ma? No co? Polosek żyje! już mi! Tam masz niebieskiego na dole, to idź do niego. Patrz, chodź tu, chodź tu, Stefan, Stefan! Patrz, patrz! Dobry żartem opowiem, uwaga! Co powiedział motocykl, do motocykla? Bul, ból ból! bul. Nie, cicho, ja opowiem żarty, jestem Karol Strasburger. <grym> Wiecie, jak się nazywa kot złomiarza? <grym> Uszek Uważaj, złom, bo ci proteza wypadnie. Złom, <grym> <grym> <grym> <grym> Widzisz, karma wraca, tak to jest, jak chce się ze starym niedołysiem nadzielić. Jestem helikopterem bojowym, dobra? Tak, a ja jestem nikim. <grym> ja nie, playerze. Żyjesz? Żyję, ale umarłem. No, seryjny samobójca? Seryjny samobójca. Seryjny samobójca? Tak się da. Zakończę, ja bo normalnie się kurzę. <grym> Dawaj, dawaj. Ej, gonie mnie burzeniec! <głos> co? Na po co się za jakąś dziewczynkę przebierasz, głupi A wiecie co, ja już miałem? Ja już miałem kurde 20 wełny Wow, zbierałeś Zbierasz, czy tamtym? co? Zbieram wełnę, mam zielone, ale... mam niebieskie Ja Janek, ale masz jakieś... Ja <głos> mam... <głos> <głos> <głos> <głos> czy ty żeś... <głos> on tam dziurę zrobił! Mam cztery emeraldy O, super Super! To Bo już, biegnij z tymi emeraldami Jezus A, Maria, żyje? do czerwonych pobiegłem, prawie Ej, spadłem, ale no. żyję Jestem też u ciebie Idę cię za... Ej. Ja pierdolę! Idę cię za, Ej. powiedział No przecież... A nie, to nie my! Nie, nie, bierz, bierz tam dalej jest, zabiłem, go. go! Zabiłem, zabiłem, zabiłem, zabiłem. O, matko! Ej, bo na tym cukie był, ale poszedł. No, kurwa, nie. Paweł, wiesz co, <głos> myśmy go chwilę temu za. Zabi... Zróbmy taktykę Bartola. I co, budujemy z betonu wszystko? <głos> <głos> nie, balimy byle gdzie bloki. To tak zrobili to <głos> w PRL-u, słuchajmy. Nie, tak to robią teraz, w Poznaniu szczególnie, rozkopane. Rozkopane jak sandały mojego dziadka. Co ci <głos> <bierzesz>? <głos> No świetnie, no przecież ja się załamię, no! Co wy grać nie potraficie? Zabiję go chociaż, żyjemy wszyscy. Nie, Paweł nie żyje, ja też zaraz nie będę żyć. Po prostu łóżek za 5, 4, 3, 2, 1. Co 0,5? Co to znaczy 0,5? Pięć? Za 5 pięć minut? Czy się zbugowało? Jeśli się zbugowało, to jest pech, jest za dole. Dobra, będzie uciekał pod żywym. Uważaj, bierz go. Ło, poleciał! O. Jezu, kurde, żeby to zniszczenie łóżek było, no kiedy będzie? O! No! Super! Gdyby takie 10 sekund wcześniej, to by akurat zginął. No idzie do opacjeta. To wiesz się go z ładnie skwałczyć albo coś. Co ty jadasz? Jezu, padeł! Pod się wiemy. Na górze jestem. Jeden leży, jeden leży, jeden leży! Ja pierniczo do tyłu, drugi jest! Jakim cudem? Jak go zrzuciłem. Jezus Mary, on jest na niewidze. Ja piernicze. Pomóż mi, ja mam dwa serca. Ja pierdź, ale nie no przecież! Kurde bele! Brrr. Okay, ja też tak U ciebie kosmici ląduje Co ląduje? Kosmici Jak to kosmici? Bo słychać tak jakbyś normalnie zatkał rurę od kurzacza i on by się tak na pusto ciągnął No jesu, przegłos mam Kosmici by się lądują? Tak, to u mnie kosmici lądują Co tam się k***a ku... dzieje w lądują kosmici teraz? Każdy z was ma jabłki w <grym grym> Nie, ja nie lubię jabłek Ja, ja mam pomysł <grym> Każdy będzie jabłko na filmie Ale ja nie lubię jabłek okay. Robi chowaj się, robi chowaj się tym dzwonkiem Robi poszedł, zajść konia Wróciłem Weź chowaj się, musisz chować O już jestem gotów Czekam do... tam gdzie ostatnio żeby był, nie macie tu? Jak nie ma? A co ty że tam jest znowu? O mój rozmary No ty co to... nie to nie ty czekaj Może się w wodzie schowałeś gdzieś o Nie <laughs> Jak spałna wcisnął Gnoju No szukaj powodzenia Chcesz powiedzieć w wodzie, nacisnąłeś spałna. Jak spałna nacisnąłem No wziąłeś spałna wpisałeś Ja do wojda skoczyłem Aha no i to cię znalazłem, to łatwo z tobą Komu w drogę, temu chleb? <laughs> no. <laughs> Ale <laughs> Ale wszystko... A co robił Jakiś lamus pewnie. Złomko. Ja. Jak Jaj! Ej mam szelazo już, co mogę teraz z wami? To ty nie wiesz? No On nigdy nie gry w nie byduła... Nieraz grał w złomko, to to ty No to pięknie, kurwa, będzie heca. Tu na mnie warczy. Jak kurwa, kur... ktoś na ciebie warczy? Co to kurwa? Jak kurwa, na ciebie coś warczy, niby. No by weź, ale warczy. Nie no pierdź, bo ciebie stoi Paweł. Bo znowu tu już warczy. Oj. No bo robi, rozwali łóżko czerwonym to warknęło. A takie małe. Możesz cię mówić, że to warknę ja, dlatego nie. Bo łóżka warczą, co ty nie wiesz? Idę z mieczykiem na nich już, zaraz ich pokona. Wszystkich. Już prawie ich kur. nie ma. Polosek byśmy już prawie ich wszystkich pozostali. O! O, wygrałem! No i kur. Kurde! O, wygrałem! Polosek, powiem ci, że dawno nie miałem takiego dobrego kompana. Chcesz nagrywać dla mnie złąka? Sobie mogę. Aha! <śmiech> I jeszcze powiesz za chwilę, że będziemy mu płacił, nie? Dogadamy się, czekaj, umowę zaraz spiszę, z tu... Aha! Nie, ja chcę. Ja chcę. Z, z pieniądze za wszystkie moje filmy nagrane u ciebie. To będzie jakieś. podliczając dodatek, VAT. Tutaj będzie jeszcze odprowadzenie podatku. 7 tysięcy! <śmiech> kurwa, 7 tysięcy z YouTube'a nie zarobił. Za, co no, to, to obchodzi? Powinien zarobić. Zarobienia z siebie kretyna w filmach twoich. No, Zarycie mordy, ki przeklinanie. Kibordowanie. Mordowanie. Ki o właśnie, Mordowanie. No, Wiesz, ile się za muzykę płaci? Ej, co to za dziwne Ale jest? Ki bo to też dzwonko budowało, to też jest brzydkie, ja wiem. I teraz jestem mastermindem, bo jeżeli ja będę chciał, to mogę sobie wyciąć granie tego dzwonka. Rozdzieliłem sobie OBS na dwie ścieżki. Wtedy wycisza wszystkich ludzi, którymi grasz na Discordzie. Nie elo, szkodzi, to... nie szkodzi. Ważne jeszcze jestem ja. Och, jo, nie, nie, dobra. i ci się dziwisz, dlaczego nie, ludzie nie, lubią mnie. Co mnie ja? nie, nie, mnie nie, nie, nie, nie, No nie, ja Polot tak po jest nieważny. Ja o, nie, Udokumentowane wszystko jest. Idziesz na stop-hama wariacie. O, właśnie umarł, Tyden. Nie, to ja za Nie, ja za bo ja go biłem od tyłu Patrz na czat Ale, Nie, Ale ja walną... on go zał, bo no, niż... to nie rozumiem. Ten kupił obsydian Co, kurwa? Jak on to zrobił? Na <laughs> jak on tak szybko to zrobił? Może jakieś automatyczne działka potem postawić, czy nie? Janek, kurde, pomocy Nie, nie było, hopie Co ty się prujesz do mnie? No, córeczka, no nie córeczka, tylko ta Nie. Co? Zamiast siostra powiedziałem córeczkę. <głos> Jaki no nie, Taki nie, nie nie. Nie wiem wieku alimenty płacić. Kurwa to ty tam krót płoc Halo, czemu tu się mapa buduje na górze? Właśnie no właśnie też, też nie wiem co tam się dzieje. Zresztą się zastanawiałem właśnie. Idziemy tam na górę, chodźcie. Dobra! Mogę do góry wejść? No! Dobra, nie ma na. E, ty nas nie możemy uciec. <głos> Polosek, ej, bo dostałem kilka no, planu, co to zniknęło pode mną! Ej! Wywaliło mnie z latanie! Aha! Ej, no nie mogę, bo mi wyłączyło. Paweł, lamus, lamusie jedno To musisz już zalogować, no. Cześć, bo ja muszę hasów wpisać, ja miałem chyba kasu Kamień. Co wy robicie tam? Jezus Maria. Budujemy. Budujemy mosty. E, e, e. Okay. Mosty ej, dla starosty. Ej, bo maj... zieloni będą się do nas proli, trzeba im coś wyjaśnić. Że czerwony to czerwona, Diamenty dościśnięty w ungiel. Tak jest. O tak, patrz. Wiem, że jesteś o coś nie. Mączy. O kurde, prawie zdążyłem, było poczekać trzy sekundy. A, ja to zresztą przez X zrobi, no to fajnie, to fajnie robisz ja, ja, ja ja Jeszcze powiem, że robimy wyskoczyć informacja Nie zabijaj swoich kolegów Polosek, powiedz mi, dokąd ty idziesz? Bo ja widzę, że ty idziesz dosłownie do nikąd. No bo tam patrzę z Ja Ja wiem. Mogłeś się z bazy zabudować Tak bo my zrzucili. Jak cię kurwa zrzucili? nas! nas? No jakąś kulką taką, no. Kulką. Pula mocy. Pieruńskie torniki. Ja nadal mam knipa z tego. Z czego masz Kulpo... klipa? No z tych pierońskich torników. Nie pamiętam tak już chyba. Bo... Pierońskie torniki? No właśnie, też nie wiem o co chodzi. Ty stary, a Potnę cię kurwa. Wyciszę cię z kurwa, albo wiesz, co kurwa wypie dalej. torniki. Pieruńskie te, pieruńskie, toruńskie pierniki, pieruńskie torniki Ej, do góry jestem u nich, to dobrze? <laughs> Paweł, nie no Jak ja mam kolor w ogóle niebieski? <laughs> Sinokoperkowy róż Majo, majo Tu, tu, tu, tu, tu, tu On ma cztery serca, on ma cztery serca Czemu tak mało? Tu, tu, tu, tu, nie, nie, nie, nie, nie. Kurwa, pajacu Bardzo no, dobrze Wygr Wygrałem Wygrałem <laughs> No tak, ty wygrałeś, zajbisty jesteś okay. Dziwna taka, nie wiadomo o co chodzi A kurwa nie wiadomo o co chodzi te jakieś klocki, teraz skacze, nie wiem o co chodzi <śmiech> KURWA, spadły Kurwa potnę się przy nim, ja pierdolę Brawo robić Zobaczysz, Musi. kiedyś mi się uda Wiecie jaką muzykę słucha? co się słucha eee, co się eee, słucha? i brasi... eee, CO? To jest takie, no. jakieś tam okay. kamyki wyleciały, czy coś tego typu Czy były gawrony I to jest porozmienisko, tak? Jawol Ej, bo wybuchło od razu Brawo dzwonko. Ja byłem. Aha, to po. O kurde, ten już tu koksy robi, już TNT jumpy odwala. No. Co to kurwa było? Nikt się nie zdziwi co to było, wszyscy przyzwyczajeni. Ej! <głosy> <głosy> Czy Ej, bo mnie wysadzili. No bo wysadzili mi dom! Bym A ja wkurzam się, bo ten dom budowa... Czemu, Czemu już pan ci sety, przepraszam bardzo? Ja nie mam. Ja nawet hełmu nie mam, o już mam aqua, aqua, Aqua, Aqua, Aqua, Aqua, Aqua, Aqua, Aqua, Aqua, Aqua, Ty się kurwa fokę zamieniłeś? co o co ci chodzi? Rosmarie, mówię Aqua Matka. No nie! Janek! No co? to ty się tam krasz. Mnie my go pizgnął Dobra, wygraliśmy cicho Jeszcze dzwonko żyje Dzwonko wygra Żartowałem dobra. Dobra, dobra. Ja, <śledz _> nie no